I mówię temu celnikowi, ty mi sam sprawdzałeś te paszporty, nic, nie dociera po prostu, wszyscy się zbiegli, kurczę, przyleciał kierownik czy tam jakiś ich przełożony, wiecie, no afera nie z tej ziemi po prostu, zabrał te nasze paszporty, postawił nas pod ścianą. Jesteśmy na granicy, ale chyba nie na tej, co potrzeba Niedźwiedź poszedł się zapytać Ale wygląda na to, że to jest tylko przejście kargo I nas nie przepuszczą I musimy jechać na inne przejście Wiecie co, no właśnie to problem jest, że na mapach nie jest zaznaczone jakie przejście jest Jakie przejście, które przejście jest otwarte, a które jest zamknięte Poczekaj, zaraz on mi powie No i co? Puszczą nas? Nie wiem, może Aha, może nas puszczą. paszporty chcę zobaczyć. No ok, no to zobaczymy. do szefa i Ok. Trochę spowodowaliśmy tutaj zamieszanie, widać, że tu się dużo nie dzieje na tej granicy. I um, ten celnik zadzwonił do swojego przełożonego. I kazał przynieść paszporty i powiedział, że zobaczymy. Tak więc jakoś tak śmiesznie. Nie będę oczywiście tam nagrywać. No, wiadomo. Szukaj Sadachlo, no, bordek. No dobra, no to lipa niestety. Musimy jechać na inne przejście graniczne. do tego klasztoru, taka jakaś że tak powiem dziwna postanowiliśmy zostawić samochód na dole i po prostu lecimy z buta nie wiemy dokładnie, która to jest bo już po raz kolejny mapy niedokładnie pokazują albo pokazują, żeby wjechać w jakąś drogę co normalnie jest wjazd do kogoś do domu bo ja już widzę klasztor tam ale musimy teraz znaleźć, jak do niego dojść. No i po raz kolejny okazuje się, że jest piękna asfaltowa droga, a nas nawigacja prowadzi jakimiś normalnie kanałami, ja nie wiem. Jakieś mamy złe ustawienia czy coś? Czy może... nie, nie mam pojęcia. No, ale jest. Jak wjechaliśmy do Armenii, to minęliśmy ten klasztor, bo po prostu był trochę nie po drodze. No, znaczy były dwie atrakcje, mmm, takie jakby równolegle i trzeba było coś wybrać i obstawiłam na inne miejsce. Natomiast teraz jadąc tą samą drogą w drugą stronę, postanowiliśmy tutaj zajechać i to była bardzo dobra decyzja. Przepiękne miejsce, naprawdę bardzo klimatyczne, spokojnie, w malutkiej wsi. Nie ma dużo turystów, chociaż jest to bardzo popularne miejsce, więc może momentami tych turystów pewnie jest więcej niż teraz, gdzie jesteśmy późnym popołudniem już pod koniec dnia, w jakiś zwykły dzień roboczy. Pięknie, po prostu. Ja uwielbiam takie miejsca, polecam. tutaj światło w drugiej tablicy i można zobaczyć przepiękne stare stare freski W tym krzyżu w środku jest malutki fragment krzyża, na którym został ukrzyżowany Jezus Chrystus. I jest to oczywiście najważniejsza relikwia. Tutaj znajdują się groby carów. Cała dynastia. że tak. Hm. Mm. historia. Tam takie miejsca, gdzie po prostu te kamienie, jakby mogły mówić, to opowiedziałyby na mnie niesamowite istotnie. Pan, który opiekuje się tutaj tym miejscem jest przesympatyczny i trochę wam poopowiada. Jeżeli wasz rosyjski jest lepszy niż mój, to nawet rozumiecie. Ja tam piąte przez dziesiąte coś zrozumiałam ale e, można oczywiście o historii tego cudownego miejsca poczytać ale jak ktoś opowiada, to jest zupełnie inaczej Pele jak zwykle szaleje, po prostu wariatka Pan też ma psa, to zobaczymy o, super no, o, syberyjski husky. Syberyjski, natural husky. A ty kotik. <grym> Super. U was w domu? Aha. No, pan w domu ma, gdzie zawsze psiarze się ze, z psiarzami się zawsze wszędzie spotkają. No dobra, koniec zwiedzania. Musimy jechać i znaleźć sobie jakieś miejsce do spania. przekraczanie granic jest jakieś strasznie stresujące, słuchajcie i zawsze chcą czegoś, czego nie masz a nie sprawdzają to, czego masz i ja tutaj przeszłam już teraz drugi raz przekraczamy tą samą granicę to trochę człowiek jest bardziej zorientowany więc ja jako pasażer muszę wyjść i przechodzę przez inne pomieszczenia a, a samochód i niedźwiedź przyjeżdża przez inne bramki i ja podchodzę do pierwszego okienka, a on się mnie pyta, maszyna, jakieś tam zadaje mi pytania, co ja nie mam, zielonego pojęcia, o co on chce. No w końcu ja przechodzę przejściem dla pasażerów, a nie tam samochód jest i tam się pyta i ta o maszynę. Bez sensu. W ogóle nikt nie sprawdzał, tutaj trzeba wypełnić Słuchaj, taką... kurwa, bo to jest twoja karta. Dzień Moją kartę kurwa, muszę iść. U, jakie emocje, normalnie po prostu nie mogę. Niedźwiedź się zdenerwował trochę na tej granicy. Bo um, jak żeśmy wyjeżdżali z Gruzji, to okazało się, że wyjeżdżamy o jeden dzień za późno. Chodzi o ubezpieczenie. My mieliśmy ubezpieczenie i byliśmy pewni, że jeszcze w ten dzień to ubezpieczenie jest aktualne na samochód, tak ubezpieczenie na samochód. Ale okazało się, że nie, że to już ten dzień nie był. To tamten, czyli za ten jeden dzień nie mieliśmy ubezpieczenia i za to jest kara 100 lari, czyli około jakieś tam plus minus 20 euro, to jakieś grosze, to nie chodzi o te pieniądze, ale tego nie można było zapłacić wtedy, tylko dopiero jak będziesz ponownie wjeżdżać do Gruzji. Nie wiem, co to za dziwne przepisy, no ale dobra, takie mają przepisy, więc my żeśmy wiedzieli, że będziemy ponownie wjeżdżać do Gruzji, nie myśleliśmy, że tak szybko ale wiedzieliśmy, że będziemy wjeżdżać i teraz jak żeśmy byli to tak jak wspomniałam tam ja przechodzę przez osobne okienka on przechodzi przez osobne okienka i jak on przejechał przez te wszystkie swoje okienka to kazali mu zapłacić i ta kasa była w tym miejscu gdzie jest to przejście dla pasażerów więc on poszedł tam żeby zapłacić poszedł i za chwilę wrócił bo mówi babeczka potrzebuje mnie bo karta jest na mnie i tą, którą używamy, my używamy karty Revolut, jesteśmy zadowoleni i on poszedł, e, więc ja też musiałam iść, no więc poszłam, ale żeby dojść do tego okienka, do tej kasy, gdzie trzeba płacić, to tam trzeba przejść z powrotem przez to okienko paszportowe, tylko no jakby cofnąć się przez okienko paszportowe i ja mówię ty słuchaj, no znowu jak to te paszporty mamy znowu pokazywać i czy jak, no i my żeśmy po prostu przeszli, bo tam akurat byli ludzie, których tam obsługiwali,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 I po prostu poleciał tam sprawdzać, no jak byk pieczątki są wbite, no to co, sami żeśmy sobie wbili te pieczątki, nie no koniec świata po prostu, ja nie wiem z jakiej gliny lepią tych celników po prostu, ale wszędzie na świecie prawie wszędzie celnicy to jakieś dziwne stworzenia są i po prostu tworzą jakieś dziwne, ten no oczywiście co, no posprawdzali co mieli do sprawdzania, nie? No, pofochali sobie, pofochali i, no i nas puścili. No, bez sensu. Jest Gruzja, muszą być krowy. Żeśmy prania nazbierali. dobra. Weź psa Nie, bo ja chcę wziąć i to nastawić. A wtedy wyjdziesz z nią. Pójdziemy do ulicy. Ładowaliśmy dwie takie pralki po 18 kilo. <głos> nasz rekord życiowy. Pani poszła rozmienić nam pieniądze. I se piścia, jest o te błyt, a rób. Jeszcze mi bardziej oboła, nie to oh, mm -hmm. ona, ona pierwsza Zobaczcie jaki ogromny jest I to jest standard, bo pani pytała się Czy chcemy małe, średnie czy duże I no, wzięliśmy średnie Przepyszny Zawsze pierwszy dzień w danym kraju To taki dzień gospodarczy Bo musimy ogarnąć kartę SIM Trzeba mieć internet Ubezpieczenie na samochód Bo czasem kupujemy na granicy Ale na przykład teraz przekraczaliśmy granicę I tam nie było po prostu ee, Dzień dobry tam nie było żadnych okienek, gdzie można było ten, to ubezpieczenie kupić, więc trzeba po prostu tutaj już w mieście poszukać. I teraz jak ja zajmuję się praniem, to niedźwiedź właśnie poszedł ogarnąć ubezpieczenie i potem musimy zrobić zakupy, trzeba było coś zjeść i takie tam różne po prostu przyziemne sprawy. sama, to trochę mogę tą maskę odsłonić, bo strasznie tutaj pilnuję akurat. Bardzo fajna jest ta pralnia w Tbilisi, bardzo lubimy to miejsce, bo jest tanio i dobrze. Nie? Są pralki o różnych rozmiarach i za tą 18-kilową pralkę płacimy 12 lari, czyli to jest około 15 zł za 18 kilo i zasuszenie, tutaj teraz sobie nałożyłam do suszenia, to dosłownie parę lari kosztuje wysuszenie, więc jest super, super tanio. Celem naszego podróżowania nie jest tak po prostu tylko zwiedzanie. To robimy jakby mimochodem. My przede wszystkim szukamy nowego miejsca na ziemi. I słuchajcie, poznaliśmy w Gruzji tutaj ludzi, którzy tak jak my podróżowali i postanowili się tutaj osiedlić. I dla nas to oczywiście no, jest... Bardzo, bardzo interesujące Dlaczego, co ile kosztuje, co można kupić I przyjechaliśmy tutaj pooglądać ten ich nowy dom Dom faktycznie jest nowy, a wygląda jak stary Ktoś zaczął budowę i jej nie skończył I oni ten, ten, nieukończony, ten nieukończony dom kupili Za 20 tysięcy dolarów jest bardzo dużo działka um, No niestety wszystko zaniedbane Tak jak widzicie ogród i tak dalej Jest wszystko zaniedbane Ale no potencjał jest I bardzo ciekawy projekt Tak więc przed nimi um, Duża zmiana um, Mnie bardzo interesowało Właśnie dlaczego Przede wszystkim dlaczego wybrali Gruzję Ok Sara. Now can you tell me first A little bit about yourself Um, okay, so I'm Sarah. I'm, I was originally born in Australia, and I moved to the UK uh, when I was 26 and ended up living in the UK for 15 years, I think, or 13 years. Anyway, a really long time. Uh, I met my partner Grant, also an Australian, in the UK, um, and one of the main reasons we were both in the UK was to travel. Um, and so started going out and talking about traveling and what we wanted to do, and we ended up planning uh, a big year-long trip which has now turned into being a three-year-long trip and at the moment we're in Georgia we've been through 20 countries in those two and a half years three years um, and we've just bought a house in Georgia and we're planning to renovate it and stay here for a little while whilst we're waiting for Australia to open up the countries to open up so we can do a bit more traveling mm -hmm. Why did you choose Georgia? Why Georgia? I don't know that we chose Georgia I think jo Georgia chose us um, we wanted to get to Mongolia uh, and we got as far as Iran before the world closed down so uh, we've kind of been circling around this area waiting for the borders to open up again. Um, we live in a tent so we didn't want to spend the winter in the tent so we were looking for somewhere to rent where we could work on our trailer and make changes to our setup um, and in the end we just decided instead to buy something because a little bit more space something to do that we something that we want to we can do anything we want to it so we don't have to ask permission um, yeah okay good yeah. good luck thank you so this will be the kitchen mm -hmm. then we'll have a dining table in the middle a lounge room at the end okay good it's a nice open plan you can see how dirty the water already is and how much cleaner mm -hmm. it's Uh -huh. coming through and then even on the filter this is the pre-filter and then the filter um so i feel like we're going to have to change them every couple of weeks so the water is so dirty here yeah apparently, apparently we didn't realize how much <laughs> if we make this into a hallway uh-huh um and then we're thinking a door there because <laughs> this will be a bathroom So uh -huh. we we'll also with another door there. Okay. Well, it makes sense. But then, if we have a door there, that limits what you can do in that room as well. It's I know. Awesome. I'm used to it Bella waiting patiently. Jak wjeżdżaliśmy do Armenii, to nie udało nam się, przepraszam, raz jeszcze, jak zaplątałam się w kable po prostu, a teraz muszę poprawić włosy.